Wysoka Rado, zaproszeni gości otwieram 49 sesję Rady Miejskiej w Łąknicy informuję, że sesja Rady Miejskiej w Ojęknicy jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Serdecznie witam e, wszystkich radnych, Pana Burmistrza, Kierowniczkę Jednostek <coughs> Organizacyjnych Gminy, e, członka Zarządu Powiatu Brackiego Pana Romana Moskiewicza i Pana Dawida, który pomaga nam tutaj od strony technicznej w przebiegu tej sesji. Przystąpimy obecnie do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się. Informuję, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje o otrzymaliście państwo proponowany porządek obrad czy do tego porządku ktoś chce zgłosić jakąś uwagę Pani Burmistrzu Panie Przewodniczący, proszę. ze względu na to, iż dostaliśmy w poniedziałek rano jeszcze jedną uchwałę do żeby poszedł ją porządek obrad, chodzi tutaj o uchwałę o dodatkach tutaj od pani kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pani Aliny Andrus uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego podniejącego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w postaci posiłku. I zaświadczenia świadczenia pieniężne. Chciałbym, żeby ten prowadzić tą uchwałę do porządku obrad pod punktem 10. Mm -hmm. Czy jeszcze jakieś są inne propozycje dotyczące porządku obrad? Czyli przegłosujemy teraz zmianę porządku obrad yy, wnioskowany projekt uchwały przerwy do, do punktu po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej a kolejne następne uchwały otrzymują odpowiednio yy, kolejne, kolejne numery też więc kto z Państwa jest z Państwa radnych za zmianą porządku obrad proszę do przeciw kto się wstrzymuje proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania porządek obrad ulega zmianie. Wprowadzona zostaje projekt uchwały zgłoszony przez Pana Burmistrza. Tak jak mówiłem w punkcie po uchwale w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej. Tutaj na stole prezydialnym leży protokół po przedniej sesji Rady Miejskiej w Łęknicy. Przystąpimy później pod koniec sesji oczywiście do jego przyjęcia. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o działalności burmistrza za okres między sesjami. Czy pan burmistrz chce uzupełnić? Jeżeli mogę to mam tutaj dwa takie wydarzenia, w których, w których brałem udział. 23 stycznia brałem udział w inauguracji nowego programu unijnego naszego województwa lubuskiego. Program się będzie teraz, czyli nowy program, programowanie 2021-2027. Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego, tak program będzie się nazywał. Będzie generalnie do wydania 915 milionów euro na rzeczy, które są potrzebne w naszym województwie. Oczywiście to nie na, nie na wszystkie rzeczy, ale głównie bardzo dużo środków będzie na e, zieloną gospodarkę, czyli wiadomo na e, jakby walkę z pogarszaniem się jakości powietrza, z, na, usługi, e, na usługi edukacyjne, na innowacje, na jak, wiele działań, które są związane z, jakby z obecnym m, czasem, na informatyzację, cyfryzację i tak dalej. Będzie to 915 milionów euro. Pierwsze konkursy powinny ruszyć w drugim półroczu tego roku, eee, i kolejne spotkanie 24. Eee, spotkaliśmy się w Klein Kelcisz eee, na eee, kolejnym posiedzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, ale to było posiedzenie już takie bardziej robocze, związane było z, z inwestycjami, które powinny być zapisane w masterplanie, i będziemy próbowali również złożyć do programu Polska Brandenburgia lub do programu Polska Saksonia wniosek jako EUWT w zakresie, który będziemy musieli określić teraz na kolejnym spotkaniu, ponieważ no, każda z gmin ma swoje pomysły, <grym> każda z gmin mogła pokazać, co chciałaby zrealizować podczas tego pierwszego naboru lub generalnie w ogóle podczas tej całej nowej perspektywy, więc kolejne spotkanie będzie niebawem i będziemy wtedy już generalnie wskazywać kolejne konkretne osie programowe, z których chcielibyśmy pozyskać konkretne pieniądze na konkretne działania i będziemy starali się jako EWT przygotować pierwszy wniosek o sfinansowanie pewnych działań, które chcielibyśmy tu przeprowadzić. Ale mówię to dopiero dopiero na kolejnym spotkaniu będzie bardziej doprecyzowane w jakim kierunku to będzie szło. To, to tyle. Dziękuję bardzo. Pytania do pana burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami. Radny Robert Pietrzak, proszę bardzo. To panie 13 stycznia spotkanie z prezesem mhm. z słyszę, się sprawie dziwo w sprawie faktury już państwo mówią, jak sytuacja. wygląda. Tak, tak, tak, tak, tak. Już <tosłuch> Państwu mówią, jak sytuacja wygląda. Ponieważ my mamy podpisaną umowę do końca lipca 2023 z z z, z, z PKO BP. Do końca lipca mamy umowę, która nas wiąże, wiąże z bankiem PKO BP nie możemy tej umowy szybciej rozwiązać bez żadnych perturbacji. A wiadomo, że zmiana banku przez taką instytucję jak gmina. Gmina to nie jest taka sprawa jak jak zwykła osoba fizyczna, więc musimy musielibyśmy zainformować, wiadomo, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy ZUS, więc ten proces jest, jest dość długi, skomplikowany. Więc deklaracja banku Pani Prezes Banku jest taka, że dopóki nie otworzymy, nie chcielibyśmy otworzyć konta, chociażby konta pomocniczego, w banku y, y, tutaj spółdzielczym wiłowej one jakby nie, oni nie będą, nie, nie będą chcieli otworzyć tego na razie konta do, dopóki my nie otworzymy konta y, w banku jako gmina to nie będą chcieli otworzyć tutaj agencji natomiast no, to jest to niezgodne z prawem bo myśmy się dowiadywali nie można jednocześnie pro bank nie może mieć dwóch kont albo mamy jesteśmy przyporządkowani do jednego banku wynika tu wy, wyraźnie z ustawy i będziemy musieli albo czekać czekać do po prostu do tego momentu aż rozwiążemy rozwiążemy współpracę z bankiem PKO BP. no chyba że bank PKO BP będzie będzie dalej zainteresowany, bo ja zapomniałem dodać miałem wczoraj spotkanie. Pan dyrektor przyjechał tu banku z, Warsza z, z, z zielonej góry. Pan dyrektor Skurzyński i mówi, że on no, dalej pracuje na tym, żeby kogoś znaleźć. Mają podobno potencjalnego następnego y, jakiegoś agenta, który jest zainteresowany, ale ja to już tak naprawdę słyszę już trzeci miesiąc. i, i no. Było miło, że przyszedł powiedział, ale to na razie są tylko deklaracje. Także no, sprawa jest dalej zawieszenie. Niestety nie możemy, nie możemy mieć jednocześnie dwóch, dwóch, dwóch rachunków w dwóch różnych bankach. Tak sytuacja wygląda na razie. Dziękuję. Ale to nie ma żadnej pewności, że jeżeli będzie już czas odpowiedni na założenie, że będzie można założyć konto w tym banku, to, no, to, to, nie, to nie ma żadnej nie pewności, się... że oni agencję tutaj banku otworzą? Znaczy, tak? czy... znaczy generalnie sytuacja była tak jakby, jeżeli mówię o to, banku, o którym tym rozmawiamy, o tym ba banku spółdzielczym, jeżeli my jakby otwieramy konto w tym banku, to jest wyka wykazanie jakby dobrej woli, to oni wtedy otwierają z automatu, z automatu ten agencję Na takiej zasadzie. No Ja im tłumaczę, że my nie możemy tego konta teraz otworzyć, Ponieważ my jesteśmy związani umową z bankiem PKOBP i nie możemy mieć dwóch kont w dwóch różnych bankach. Ale mogą, ale nie muszą. To odchodzić. Mogą, ale nie muszą. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Znaczy, znaczy, to nie chodzi. Tak, że my zmienimy tutaj konty i tak dalej, nie? Tam znaczy, powody, oni, oni, no to my pieniądze. zawsze możemy wycofać, się, Bo bank, na przykład z Bank spółdzielczy Ziłowej, z tego co ja rozmawiałem, podpisuje umowę tylko na rok czasu. Oni ze względu na bardzo rozsiani rynek teraz usług bankowych. I taka niepewna sytuacja, i ten, no, mamy obecnie, wiemy ja o sytuację, podpisują rok, na rok tylko umowę. No tak działają w czterech gminach tutaj ościennych. W, w, no nie będę wymawiał, bo tutaj te gminy są tutaj jakby, rozumiem, no, są jest. klientami sąsiedzkimi gminami, więc to, to działa na tej, na, na tej zasadzie. No ja rozmawiałem z wodorzami tych gmin, oni są, no, generalnie są zadowoleni, tylko że to idzie to w tym zasadzie, że gmin, umowa jest podpisana i oni prowadzą co roku, przedłużają umowę tak, w ten sposób. No niestety nikt inny nie jest zainteresowany podjęciem współpracy z naszą, z naszą jednostką tutaj, żeby prowadzić naszą no kasę, mówiąc konkretnie, tak? I nasze obsługiwać rachunek gminy Łęknica. I teraz pokażę, intuancji. kto z tego się urodzi. Pytania do Pana Burmistrza w związku z jego działalnością. Radny Maciej Malara, proszę bardzo. Ja mam takie zapytanie do Pana Burmistrza. 4 stycznia bieżącego roku było spotkanie w Żarach, w Starostwie Powiatowym w sprawie omówienia zmian w Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Chciałbym się zapytać, jakie zmiany były omawiane, jak to tutaj wpływa na nasze inwestycje, może jakieś szersze możliwości większe. I tutaj następne spotkanie 10 stycznia też bieżącego roku Gorzów, Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie omówienia założeń do kolejnej edycji Polskiego Ładu skierowanej na remonty obie obiektów zabytkowych oraz spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury w sprawie nieodpłatnego przekazania działki drogowej w gminie pod budowę chodnika od Kościuszki do Leśnej. Chciałbym się zapytać tutaj głównie o yy, omówienia założeń do dotyczące remontu obiektów zabytkowych. Do 17 do końca stycznia tego roku został ogłoszony nabór przez rządowego programu Polski Ład na remont zabytków. Przeznaczone są 3 miliardy złotych na, na, na wszystkie gminy, na wszystkie powiaty i, i e, środków finansowych na działania, na obiekty, które, które są wpisane do gminnej ewidencji zabytków lub do rejestru, wojewódzkiego rejestru zabytków. My chcielibyśmy z tego, z tego projektu maksymalna kwota dofinansowania to 3,5 miliona złotych. Każda gmina może złożyć po 10 wniosków ale to raczej, raczej to jest niemożliwe, bo już ktoś tam policzył, że każda gmina miała dostać. Czyli z, łącznie z powiatem to było w granicach nie milion, 200 gdyby mieli wszyscy równo dostać, tak? Powiedzmy jak każdy, kto złożył wniosek. Więc, więc my będziemy składali wniosek o remont domu kultury. Złożymy wniosek na remont domu kultury. Złożymy tylko jeden wniosek, bo, bo zachodzi też obawa, że pieniądze, które są przeznaczone na remont, to są pieniądze nieinwestycyjne, tylko to są wydatki bieżące i to jest bardzo duży problem. Myśmy między innymi w Gorzowie też na ten temat rozmawiali. Czy nie można zmienić sposobu klasyfikacji, bo wiadomo no dochody bieżące i wydatki bieżące to jest kula u nogi chyba u każdego samorządu, nawet naszego. No, może nie naszego, tylko po prostu każdego samorządu, gdzie wydatki są bardzo wysokie i niestety taki remont będzie zakwalifikowany zgodnie z tam rozporządzeniem Regionalnej Izby Obrachunkowych jako remont. Czyli to jest wydatek bieżący. No to, Czyli Dobrze by było, żeby pozyskać taką kwotę pieniędzy i później ją wydać też jako remont. Czyli dostajemy z jeden do jednego, jest jakby neutralne dla, dla budżetu w tym momencie. Natomiast jeżeli się okaże, że prace będą, kwota, którą pozyskamy, a prace będą droższe, to wtedy tę różnicę pokrywamy z wydatków bieżących. No i to jest do, bardzo duży problem. Myśmy to próbowali jakoś tam wytłumaczyć, że to, to żeby można trochę zmienić profil tego programu, żeby można było jednak bardziej, żeby była szansa na zakwalifikować te środki jako środki na modernizację lub przebudowę. Wtedy w tym momencie jest to, to jest wydatek majątkowy i on nie, nie wpada nam w, w, w, w te widełki wydatków bieżących. Natomiast z drugiej strony ciężko jest jakby remontować zabytek, bo zabytek w sam sobie jest, jest taką substancją, która można ją tylko wyremontować, odtworzyć, ale nie, ale nie przebudowywać, bo to już wtedy traci jakby swoją wartość historyczną więc no, no, no jest problem. No zobaczymy jak, jak to zostanie rozwiązane. Może z tego tytułu też zostało to przedłużony nabór do 17 marca. Gminy będą mogły wnioskować o, o te pieniądze na, na, swoje, na swoje jakby pomysły na te rzeczy które chciałaby wyremontować. No a chodnik to chodnik myśmy w maju tamtego roku złożyli wniosek o przejęcie nieodpłatnie za darmo tej działki od Skarbu Państwa bo mając informację, że, że będzie tam budowany sklep, a, a dojazdu, znaczy dojazd jest, nie ma nie ma chodnika, złożyliśmy wniosek, chcieliśmy po prostu to przejąć, tą działkę jak najszybciej, żeby można było wybudować chodnik, no ale no niestety do tej pory tej działki, działki nie mamy. Byłem, porozmawiałem tam z, z panem, który się tym zajmuje, obiecał, że przyspieszy trochę działanie i mam nadzieję, że ten, ta działka trafi do nas, jak ona trafi do nas, to wtedy będziemy mogli... Będziemy właścicielem tej działki, będziemy mogli wtedy ogłosić przetarg i wybudować chodnik właśnie do, do tego sklepu, który tam teraz funkcjonuje. To tak. A to, a jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o zmiany, zmiany mają być takie, że wresz znaczy wreszcie no myśmy od, od początku o tym postulowali, żeby można było trochę zmienić sposób płatności przy rozliczaniu tych projektów z Polskiego Ładu. To znaczy, żeby nie było tak, że wykonawca, który przychodzi, Musi w 100%, w 100 praktycznie sfinansować całą, całą inwestycję, bo wtedy te małe firmy, bo ten program był dedykowany do małych polskich firm, tak, nie mają takich środków finansowych, żeby sfinansować, na przykład robić przez rok czasu jakąś inwestycję, wykładać wszystkie pieniądze, a później dopiero po roku czasu po rozliczeniu dostać pieniądze za, za wykonane prace. Wiadomo, że płynność finansowa musi być zachowana. No tutaj mamy przykład nawet naszej Dworcowej, no, gdzie ona tam kosztuje 10, 10 chyba milionów 800 tysięcy, no ja dobrze pamiętam. Z tego na pewno to około 10% inwestycji, prawdopodobnie to jest kredyt, tak, który firma weźmie, ale koszty sobie przerzuci na nas, bo, bo, bo, bo... Bo, bo, bo, bo, bo tak jest, no, po prostu każdy się sfinansuje i koszty wtedy automatycznie drożeją. No i będzie teraz możliwość, jeżeli gmina będzie posiadała wolne środki, to we własnym zakresie będzie mogła tego potencjalnego wykonawcę, który będzie wyłoniony podczas yy, przetargu, będzie mogła go wspomagać swoimi środkami po to, żeby on miał większą płynność finansową. W tym momencie prawdopodobnie, jeżeli będzie napisane, że będziemy mogli tam udzielać mu, napłacić z własnych pieniędzy później czekać na zwrot od, od, z rządu, bo rząd też będzie miał takie okna jakby transferowe, gdzie będzie można te pieniążki szybciej wypłacać, bo to będzie też z drugą stronę też działało. No w tym momencie myślę, że będzie jakby więcej chętnych osób, więcej, więcej osób chętnych na zrealizowanie chociażby remontu ośrodka zdrowia, gdzie, gdzie były zapytania, były zapytania o to, że firmy chciały się podjąć pracy, ale gdy usłyszały, że dopiero za rok będzie płatność, no to, no to rezygnowały. Więc Mam nadzieję, że te uelastycznienie sposobu finansowania takich inwestycji z Polskiego Ładu no pomoże, jakby rozszerzy wachlarz firm, które będzie które będą w stanie podjąć się tego działania. To tak tych zmian jest trochę więcej ale one są tam jakby z naszego punktu widzenia te płatności chyba są najważniejsze. Dziękuję. O, dziękuję również. Czy jeszcze jakieś pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę. Zamykam ten punkt porządku obrad. Kolejny punkt, przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych. To ktoś z Państwa przygotował? <tryk> Interpelacje, zapytanie. nie widzę. Kolejny punkt to informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje, zapytania. W związku z tym, że na poprzedniej sesji takowych nie było, to automatycznie ten punkt został wyczerpany. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2023 rok. Komisje wszystkie pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Wszystko jasne. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwała nr 49 przez 299 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęgnicy na 2023 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na 2023 rok jak w załączniku do uchwały. Paragraf drugi upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania zmian terminów i tematyki sesji wynikających z realizacji planu pracy określonego w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łęknicy. Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.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 Uchwała nr 49 przez 299 przez 2023 Rady Miejskiej w Ojęcy z dnia 28 stycznia tego roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ojęcy na 2023 rok została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ojęcy na 2023 rok. Te propozycje również zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje. Czy ktoś chce zabrać głos odnośnie projektu tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwała. Nr 49 przez 300 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęcznicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Błędnicy na 2023 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa uchwala się co następuje. Paragraf 1 ustęp pierwszy Zatwierdza się plan pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Błędnicy na 2023 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp drugi. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Węglice na 2023 rok. Punkt pierwszy. Komisji budżetu gospodarowania mieniem komunalnym, inwestycji, gospodarki przestrzennej, komunalnej i rolnictwa. Załącznik nr 2 do uchwały. Punkt drugi. Komisji kultury, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej oraz porządku publicznego. Załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się przewodniczącym poszczególnych komisji. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała Rady Miejskiej nr 49 przez 300 przez 2023 Rady Miejskiej Łącznicy. Z dzisiaj w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Łąknicy na 2023 rok została przyjęta stosunkiem głosów 12 za, przy jednym wstrzymującym się. Kolejny punkt porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok gminy Łęknica. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy do tego projektu jakieś uwagi, ktoś chce coś dodać? Nie widzę. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwała nr 49 przez 301 przez 2023 Rady Miejskiej Błękitcy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok gminy. Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 6283,58 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy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 Ustęp drugi. Ustala się przychody budżetu gminy włącznej w łącznej kwocie 3 milionów 085 tysięcy zł, 85 złotych groszy, rozchody budżetu włącznej w łącznej kwocie 200 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Zmienia się załącznik uchwały budżetowej gminy zawierający planowane zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Zmienia się załącznik uchwały budżetowej gminy zawierający planowane dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Zmienia się załącznik uchwały budżetowej gminy zawierający plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Zmienia się paragraf 12 uchwały, który po zmianach otrzymuje nowe brzmienie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 Ustala się wydatki finansowane z funduszu pomocy w kwocie 157 478 złotych 98 groszy zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 8. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2023 wynosi Ustęp pierwszy. Dochody 18 258 079 zł 58 groszy w tym. Dochody bieżące 16 527 386 zł 58 groszy. Dochody majątkowe 1 630 685 zł. Ustęp drugi. Wydatki 21 767 156 zł 60 groszy w tym. Wydatki bieżące 17 zł. 678 zł. 56 groszy. Wydatki majątkowe 4 miliony 89 116 zł. 4 groszy. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 49 przez 301 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia tego roku została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt, punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica na lata 2023-2033. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy do tego projektu ktoś kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Z tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 49 przez 302 przez 2023 Rady Miejskiej w Ułęknicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ułęknica na lata 2023-2033. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Łęknica na lata 2023-2033 jak w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica jak w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 49 przez 302 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknica na lata 2023-2033 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. To podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą program profilaktyki zakażeń wirusem prodawczaka ludzkiego w gminie Omyknica na lata 2023-2028. Projekt tej uchwały był przedmiotem dyskusji podczas obrad komisji. Komisje wszystkie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. My z tego przystąpimy do głosowania. Uchwała nr 49 przez 303 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą program profilaktyki zakażeń wirusem brudawczaka ludzkiego w gminie Łęgnice na lata 2023-2028. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program polityki zdrowotnej pod nazwą program profilaktyki zakażeń Wir wirusem dla raka ludzkiego w gminie Łęknica na lata 2023-2028 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 ustęp 1. Celem programu jest obniżenie zachor zachorowalności na raka szyjki macicy co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców gminy Łęknica. Ustęp 2. Program adresowany jest do mieszkańców gminy Łęknica.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 Uchwała nr 49 przez 303 przez 2023 Rady Miejskiej Wójtnicy z dnia 27 stycznia bieżącego roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Umychnica na lata 2023-2028 została przyjęta jednogłośnie. To jest projekt uchwały który został wprowadzony do porządku obrad w dniu dzisiejszym. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego upewniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę, wszystko zostało objaśnione, objaśniono, omówione podczas obrad komisji. Uchwała nr 49 przez 304 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęcznicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasady zwrotu wydatków na dożywianie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego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 Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Paragraf drugi. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustęp pierwszy ustawy o pomocy społecznej. Paragraf trzeci. traci moc uchwała nr 3 przez 26 przez 2018 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zwrotów wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Paragraf 4 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 49 przez 304 przez 2023 Rady Miejskiej Wołynownicy z dnia 27 stycznia 2023 roku została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkasa opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia yy, uchwała yy, numer 49 przez 305 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 8 października 2022 roku w sprawie ustalenia miasta Łęknicy za spełniającego warunki do popierania opłaty miejscowej Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwalę numer 45 przez 279 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy dnia 28 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkasa opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica w paragrafie drugim ustęp 2 drugi, punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie. Janusz Kmiel, Janusz Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ubicach Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 49 przez 305 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia tego roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia i poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkasę opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to kolejny projekt uchwały. Uchwała w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Łęknicy za bezzasadną. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy w tym temacie ktoś chce zadać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 49 przez 306 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uznania skargi na działalność burmistrza u za bezzasadną. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy wniesioną w dniu 13 grudnia 2022 roku skargę na działalność burmistrza u uznaje się za bezzasadną. Paragraf drugi uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci o sposobie rozpatrzenia skargi przewodniczący rady zawiadomi skarżącego.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 49 przez 306 przez 2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia tego roku w sprawie uznania skargi za działalność burmistrza Łęknicy za bezzasadną została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poszerzenia parkingu przy ulicy Polnej w Łęknicy. Z tego wniosek, że Komisja Skarg i Wniosków w Petycji miała trochę roboty ale taka jej rola. Komisje wszystkie stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy do tego projektu ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 49 przez 307 przez 2023 Rady Miejskiej w Łąknicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poszerzenia parkingu przy ulicy Polnej w Łąknicy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Ojętnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie poszerzenia parkingu przy ulicy Polnej w Ojętnicy, złożonej przez panią Zuzannę Wilk w imieniu mieszkańców budynków przy ulicy Polnej nr 10 i 12 Rada Miejska w Ojętnicy uwzględnia petycję i rozpatruje ją pozytywnie. Paragraf drugi. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 49 przez 307 przez 2023 Rady Miejskiej w Błędnicy z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poszerzenia parkingu przy ulicy Polnej w Błędnicy została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny porządku obrad to sprawy różne. Wpłynęło tzw. świeżynka. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Uchwała nr 45 przez 2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 2023 roku. I Kolegium Rio w Zielonej Górze stwierdza nieistotne naruszenie prawa w uchwale y, nr 48 przez 293 przez 2022 Rady Miejskiej Włochnicy z dnia 30 grudnia 2022 roku. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Łęknica. Stwierdza się nieistotne naruszenie prawa w wyżej wymienionej uchwale polegające na braku aktualizacji zapisów paragrafu 9 ustęp 2 w uchwale Rady Miejskiej, o której wspominałem. Czym naruszono artykuł 237 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz niezgodności załącznika nr 5 pod nazwą dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku z planem wydatków wynikającym z uchwały budżetowej. W związku z tym pismem no, sprawa zostanie przekazana do pani skarbnik. Jeżeli tylko wróci do pracy będzie musiała um, to nieistotne naruszenie prawa, jak przypisano tutaj w uchwale regio Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej poprawić. W podpisie przewodniczący kolegium pan Ryszard Zają Zajączkowski. Czy sprawa w sprawach różnych chcę zabrać głos? Nie widzę. Czyli kolejny punkt porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 48. sesji Rady Miejskiej Łęknic. Czy jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę też. To proszę o zagłosowanie. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Że w wyniku głosowania protokół z obrad 48. sesji Rady Miejskiej w Błędnicy został przyjęty jednogłośnie. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 49. sesji Rady Miejskiej w Błędnicy. Dziękując wszystkim radnym, zaproszonym kościom za udział w sesji obrady 49. sesji uważam za ja zamknięte.